Jest fajnie A, kurwa. Ciekawe ile robimy. mam Zęchać na Bit tankować. <grywa> Ale nie mam Nie mam tego Fajnie, kurwa Jest fajnie, kurde Ani świateł, nic I będą gonić, no? i idziemy na firmę, zamkniemy drzwi, to co? To nic. A mogą na, na nawiekać na ten, na wjazd? Nie. Chyba. A gdzie ty jedziesz? Na miasto. <grym> ja pierdolę. Na YouTube pójdzie. Ty nie mam hiptery powietrza Jungek. Albo nie szkodzi. Patrz ich chwile, chwile, korde Dialog ten. A na warsztat? Nie yeah, chyba.